Czy możesz zrobić nową kategorię prawa jazdy? Jak zabrano Ci stare prawko za jazdę po alkoholu? No a Ty jakoś nie zrobiłeś jeszcze zaległych badań ze skierowania od starosty Zapytanie internauty Witam, zostało mi zabrane prawo jazdy kategorii B na 2 lata za jazdę pod wpływem alkoholu Jest to mój największy błąd w życiu, który popełniłem Okres dwóch lat już minął Dostałem skierowanie na badania lekarskie i psychologiczne Aktualnie jednak, moją pasją są jednoślady i w związku z tym chcę zrobić prawo jazdy na motor I tutaj właśnie kieruję do Pana pytanie Czy mogę zrobić uprawnienia na motor? Nie robiąc zaległych badań lekarskich i psychologicznych Z góry dziękuję za odpowiedź Odpowiedź moja jest dla Ciebie bardzo krótka Niestety nie możesz do czasu zrobienia badań lekarskich i psychologicznych, i przedstawienia pozytywnych orzeczeń staroście, nie może zrobić żadnego nowego prawa jazdy. Znam osoby, jeszcze ze starych dobrych czasów, kiedy jazda po pijaku na rowerze była traktowana jako y, przestępstwo One zostały właśnie skierowane na badania za jazdę rowerem po pijaku y, Albo traciły wtedy prawko, a często nawet nie miały tego prawka Natomiast na badania były kierowane i bez zrobionych badań w w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy oraz u psychologa transportu wydział komunikacji odmawiał wydania papierów na rozpoczęcie kursu. Lub czasami te przepisy były takie, że można było zrobić kurs i dopiero sprawa wychodziła na egzaminie w Wordzie w zasadzie w wydziale komunikacji, kiedy że tak powiem trzeba już było odebrać niby nowe prawo jazdy, a tutaj się okazało, że jeszcze wisiały stare, stare, stare badania. Czyli jaka jest moja rada na koniec? Zrób porządek z badaniami lekarskimi i psychologicznymi, jak Cię właśnie wcześniej złapano za jazdę po pijaku Nie powtórz więcej tego błędu Natomiast przy okazji, ponieważ minęło tu dwa lata od y, utraty uprawnień y, internauta ten y, musi też zdać egzamin państwowy na kategorię B, także nie, warto połączyć wiedzę zdobytą na kategorię A wiedzę zdobytą na kategorię B dobrać parę jazd y, dodatkowych i po prostu y, zrobić nowe prawo jazdy, a przy okazji odzyskać prawko stare. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu Jeżeli Ci się filmik spodobał lub czymś Ci pomógł daj lajka, daj kciuka, jak chcesz jakieś zadać pytanie, to zrób to poprzez komentarze do tego wideo. Także bye bye i do zobaczenia w kolejnym filmiku